Ryzyko rozwinięcia się brodawek jest większe jeśli masz słaby lub osłabiony układ immunologiczny z powodu choroby lub leków immunosupresyjnych lub jeśli weźmiesz społeczność lub zawód wymaga poradzenia sobie z mięsem. Na szczęście istnieje wiele domowych środków, które mogą być bardzo skuteczne w pozbyciu się brodawek bez wysokich cenników i efektów ubocznych. Pamiętaj, że zanim spróbujesz którąś z tych metod musisz wiedzieć czy to naprawdę brodawka czy coś innego. Jeśli nie jesteś pewien czy tak właśnie jest powinieneś udać się do lekarza zanim skorzystasz z jednej z tych domowych metod. 1. Ocet jabłkowy Ocet jabłkowy może mieć co najmniej tyle zastosowań co taśma izolacyjna i znajduje się w niezliczonych środkach domowych w tym w pozbyciu się brodawek. Chociaż jest to proste wiele osób odkryło że naprawdę działa. W rzeczywistości nie zabija wirusa ale jego wysoka kwasowość ma atakować mięso które składa się na brodawkę zabijając ją tak by w naturalny sposób oderwała się od skóry. Wiąże się to również z wirusem, który pomaga zapobiegać nawrotom. Aby użyć tej metody potrzebujesz około 2 łyże octu jabłkowego, trochę bawełnianych piłek i bandaż. Namocz bawełnianą kulkę w occie jabłkowym. Pozwól, aby całkowicie się nasycił, a następnie delikatnie wyciśnij nadmiar płynu, aby nie kapał po nałożeniu go na brodawkę. Umieść ją na brodawce, a następnie zabezpiecz ją bandażem. Powtarzaj to każdego dnia a powinna umrzeć i zniknąć w ciągu kilku tygodni. 2. Banany Banany zawierają enzym proteolityczny, który jest znany z jedzenia na brodawkach dopóki nie zniknie. W rzeczywistości go trawi i rozpuszcza. Wszystko czego potrzebujesz to skórka od banana. Dwa razy dziennie zeskrobuj papkę z wnętrza skórki banana i nakładaj ją na brodawkę. Następnie umyć ręce aby zapobiec rozprzestrzenianiu się brodawek. Powtarzaj aż zniknie brodawka.